Witam Państwa serdecznie na 29. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 15 października o godzinie 15.03. Witam serdecznie Panią Burmistrz, Pana Wiceburmistrza, obecnych Radnych, Pana Mecenasa. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy szybką, techniczną sesję do podjęcia jedną, można powiedzieć, uchwałę. Zapoznam Państwa z proponowanym porządkiem obrad. W punkcie pierwszym otwarcie sesji, w punkcie drugim przyjęcie porządku obrad. W punkcie trzecim odczytanie opinii zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. W punkcie czwartym powołanie komisji skrótacyjnej do spraw wyboru ławników do sądów powszechnych. W punkcie piątym rozpatrzenie projektu uchwały w podpunkcie a w sprawie uzupełniających wyborów ławnika do sądu okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2020 do 2023. W punkcie szóstym zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie widzę. W związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Siedem, jeszcze kogoś brakuje. Proszę? Pani Ewa. Tak. Jeszcze raz musisz, tak. Tak, stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram 29. sesję Rady Nadzwyczajnej, e, e, przepraszam, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach. E, <grybujesz> przepraszam najmocniej. E, w związku z tym przejdziemy do e, punktu trzeciego naszego. Nie trzeba. Nie trzeba. Nie ma. W związku z tym przejdziemy do punktu trzeciego porządku obrad, czyli do odczytania opinii zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. Proszę bardzo Pana Adamowicza, Przewodniczącego Komisji o odczytanie opinii. Już czytam. Opinia zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych z dnia 17 marca 2020 roku na temat kandydatów w wyborach uzupełniających na ławników w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie Radosław Adamowicz przewodniczący Komendanta Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Zespół po dokonaniu analizy zgłoszeń stwierdza, że kandydat do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze pani Krystyna Ratajska zgłoszona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze spełnia wymogi określone w artykule 158. Zespół stwierdza, opierając się na informacjach w zgłoszeniu, w tym szczególnie w karcie zgłoszenia, że kandydata nie dotyczą okoliczności, o których mowa w artykule 169. Opinię o zgłoszonym kandydacie zespół przygotował w oparciu o zgłoszenie kandydatu oraz informację z dnia 28 lutego 2020 roku Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji za przeczytanie opinii komisji. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, czyli do powołania komisji skrutacyjnej do spraw wyborów ławników do sądów powszechnych. Szanowni Państwo, jeżeli mogę, to zaproponuję nasz bardzo sprawny skład komisji skrutacyjnej, czyli panią Kamilę Pietraszek w roli przewodniczącego komisji, panią Dagmarę Rodowicz jako członka komisji i Pana Krzysztofa Łubińskiego e, również. Czy, czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do proponowanego przeze mnie składu komisji skrutacyjnej? Nie widzę, w związku z tym e, przyjmijmy przez aklamację skład komisji e, skrutacyjnej e, i w związku z powyższym e, przeprowadzimy e, w tej chwili e, wybory w postaci głosowania tajnego. Proszę bardzo o państwa wszystkich radnych o zakreślenie odpowiedniego pola na kartach do wyborów, które otrzymali państwo i o złożenie tych, tych kart w pojemniku w urnie, która znajduje się tutaj z przodu. Następnie poproszę Panią Przewodniczącą i skład Komisji Skrutacyjnej o komisyjne przeliczenie przeliczenie kart do, do głosowania I może zróbmy to w ten sposób, że zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara zacznijmy od pana Krzysztofa, później pani Ewa, pani Kamila, pan Radosław i ja będziemy po kolei podchodzić do urny, żeby zachować również reżim bezpieczeństwa sanitarnego. żeby przeliczyć głosy, tak czy. No. Dziękuję Państwu za oddanie głosów. Proszę bardzo komisję o przeliczenie. Tak, no to 5 minut w takim razie poczekamy na przeliczenie. Szanowni Państwo, odczytam protokół yy, z głosowania. Protokół z głosowania tajnego przeprowadzonego 15 października 2020 roku podczas 29 sesji Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie wyboru, wyborów uzupełniających yy, na ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Z ustalenia wyników głosowania w wyborach uzupełniających naławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 do 2023 roku sporządzany na sesji w dniu 15 października 2020 roku komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny pani Kamila Pietraszek członek Komisji Skrutacyjnej Rady pani Dagmara Rodowicz, czy członek Komisji Skrutacyjnej Rady pan Krzysztof Łubiński po wyjęciu kart z urny i w przeliczeniu stwierdza, co następuje. Ustawowy skład Rady wynosi 15 osób, punkt drugi liczba radnych obecnych na sesji 8, nieobecni radni 7. Na ławników do Sądu Kregowego w Wieleni Górze zgłoszono kandydatury. W punkcie pierwszym pani Krystyna Ratajska. W punkcie czwartym liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 8, liczba kart nieważnych 0. W punkcie szóstym liczba głosów oddanych na kandydata. W punkcie pierwszym pani Krystyna Ratajska za wyborem kandydata na ławnika 8 głosów przeciwko wyborowi kandydata 0 bez dokonywania wyboru 0. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat Krystyna Ratajska uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły następujące okoliczności, które nie mogły mieć wpływu na ważność wyboru nie dotyczy. I podpisy członków komisji, pani przewodnicząca Kamila Pietraszek, członek komisji pani Dagmara Radowicz i członek komisji pan Krzysztof Łubiński. W związku z powyższym, Szanowni Państwo przejdziemy do punktu 5 porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektu uchwały w podpunkt... Tak, eee, tak, tak, tak, tak, tak, tak. A, do rozpatrzenia, tak. Eee, w związku z tym e, odczytam państwu tylko treść e, uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach e, z dnia 15 października 2020 roku w sprawie uzupełniających wyborów ławnika do sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2020 do 2023. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza się wybór pani Krystyny Ratajskiej na ławnika do sądu Okręgowego w Wieleniej Górze. W paragrafie drugim protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem Podjęcia. W związku z powyższym przechodzimy do punktu szóstego proponowanego porządku obrad, czyli do zamknięcia sesji. Dziękuję Państwu za owocną współpracę. Zamykam 29 sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Kowarach. Dziękuję bardzo.